All right. Miałem matkę, miałem brata, miałem siostrę Miałem też niech szum wiatr, miałem też przyjaciół drzew Było dobrze, było źle, ale jakoś zawsze było Zjawiła wszystko dla niej porzuciłem i kochałem ją, kochałem śmierci, nic się nie lękałem, potem poszła, luty był. Nie mam brata, nie mam sióstr Nie mam też szum, wie szum, Nie mam też przyjaciół już Chodzę tu, chodzę tam tam u mnie ludzi zawsze sam.